Wysoka Rado otwieram 51. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności i zalogowaniu się w systemie info stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, więc obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji witam panie i panów radnych, witam dyrektorów, kierowników jednostek podległych urzędowi. Witam pana burmistrza Krzysztofa Szpyta. Witam pana Janusza Waldemara Zubrzyckiego, zastępcę burmistrza. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta. Witam Panią Grażynę Pikor, Skarbnika Miasta, witam mieszkańców na, obecnych na sesji, jak i również witam wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczą w sposób zdalny na dzisiejszych obradach.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 15 i 19 grudnia 2022 roku. W punkcie 5 uchwalenie budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok. Podpunkt 1 wystąpienie skarbnika miasta przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Podpunkt 2 opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt 3 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W punkcie 4 dyskusja nad zgłaszanymi wnioskami i ich głosowanie. Podpunkt piąty głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podpunkt 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Punkt szósty podjęcie uchwał, w punkcie 7. sprawozdanie burmistrza o pracy między sesjami. W punkcie ósmym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie dziewiątym informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami. W punkcie dziesiątym sprawy różne i W punkcie jedenastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad mają państwo radni uwagi? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnienie właściwego przycisku zaraz się to pojawi. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego. W biurze rady wyłożony był do wglądu oraz umieszczony w systemie radni info protokół z sesji dwuczęściowej z dnia 15 i 29 grudnia 2022 roku. Do chwili obecnej nikt z radnych nie wniósł uwag do tego protokołu, więc czy w chwili obecnej czy w chwili obecnej mają państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu? Nie widzę, więc również przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Pan Paweł. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni brali udział w głosowaniu i protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 5. Uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok. Przypomnę tylko, że w miesiącu listopadzie ubiegłego roku radni otrzymali projekt budżetu miasta na 2023 rok. Następnie w tym miesiącu wpłynęła autopoprawka do projektu budżetu, jak i również do wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie komisje stałe rady na wspólnym posiedzeniu zajmowały się analizą projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie, wszystkie opinie komisji zostały przekazane komisji budżetowo-gospodarczej, która na dzisiejszym posiedzeniu przedstawi zbiorczą opinię w sprawie projektu budżetu miasta na 2023 rok. Obecnie poproszę Panią Grażynę Pikor, Skarbnika Miasta o przedstawienie, krótkie przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok. Panie Przewodniczący, wysoko Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji rada miejska w Lubaczowie podejmie uchwałę w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu konieczne było uwzględnienie sytuacji gospodarczej miasta oraz y, kontynuacja działań mających na celu ustabilizowanie i uszczelnienie systemu podatkowego. Podstawą do obliczeń stanowiły dane będące wynikiem analizy z ostatnich siedmiu lat, uwzględniając zadania własne, wynikające z, ustro z ustaw ustrojowych, zadania z, z zakresu administracji rządowej, zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów, wykonywane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Planowane dochody budżetu wynoszą 74 143 tysiące zł. i 94 grosze. Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 54 miliony 306 611 zł. i 94 grosze. Dochody majątkowe wynoszą 19 milionów. 836 438 zł. Na powyższe kwoty składają się między innymi dotacje na zadania zlecone. w w kwocie 4 921 154 zł. Dotacje na zadania własne to 980 025 zł. Subwencje ogólne dla miasta Lubaczowa to 17 301 477 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych to kwota 8 887 000 269 groszy. Dochody własne to 22 miliony 216 886 zł. 94 grosze. Dochody ze sprzedaży mienia to 3 miliony 136 tysięcy. I dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje to znacząca kwota 16 milionów 700 000 438 000 zł planowane wydatki budżetu to kwota 77 662 091 ,78 zł 78 groszy w tym wydatki bieżące to kwota 57 871 508 zł i 2 grosze na powyższą kwotę składały, składają się wydatki jednostek budżetowych to 45 267 123 ,2 zł. 2 grosze a w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 20, niespełna 29 milionów. E, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to niespełna 16 milionów 400. Dotacje na zadania bieżące to niespełna 4 miliony 700. E, świadczenia e, na rzecz osób fizycznych to nieco powyżej 5 milionów 200 000. obsługa długu to 2 712 235 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 790 583 zł i 76 groszy. Na powyższe wydatki składają się takie zadania jak rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wdrożenie i montaż radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy, pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego na opracowanie dokumentacji projektowej ronda, pomoc finansowa dla powiatu lubaczowskiego na przebudowę dróg powiatowych, dokumentacja techniczna oraz przebudowa, budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Lubaczowie, budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego, yy, realizacja projektu Cyfrowa Gmina, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ciągu ulicy Chopina, modernizacja oświetlenia ulicznego, yy, budowa z, y, y, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz y, zadanie, które zostało w autopoprawce dodane, przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1. Należy podkreślić, iż w ramach tych wydatków wydatki oświatowe stanowią y, ponad 27% budżetu. Wydatki na pomoc społeczną to 10,5%. Wydatki administracyjne to 10,13%. Dotacje dla instytucji kultury to 2,75%. Rezerwy celowe i ogólne to 0,5%. Wydatki związane z obsługą długu to 3,5%. Wydatki związane z ochroną środowiska to 23%. Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem to 4,25%. Pozostałe wydatki miasta to 3,6%. Planowane w budżecie dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3 519 tysięcy zł 84 grosze stanowią deficyt budżetu. Planowane przychody stanowią kwotę 4 893 tysiące 300 złotych i 67 groszy. W tym kredyt długoterminowy to kwota 3 678 tysięcy 914 złotych i 83 grosze. Należy dodać, że planowane rozchody budżetu, czyli spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji to kwota przypadająca na 2023 rok w wysokości 1 374 tysiące 258 zł i 83 grosze stan zadłużenia gminy miejskiej na y, dzień 31 grudnia dwa, 2023 roku będzie wynosił 31 milionów 185 tysięcy 407 złotych i 25 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo e, pani skarbnik za przedstawienie projektu budżetu. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię do projektu budżetu, jak i do wieloletniej prognozy finansowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik, Szanowni Goście. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie dnia 23 stycznia 2023 roku po raz kolejny zebrała się w, w, z, na posiedzeniu w sprawie e, w, analizy budżetu miasta wraz ze wszystkimi członkami Rady Miejskiej. Każdy z członków Rady Miejskiej miał możliwość zadania pytań i uzyskania wyczerpujących e, e, informacji ze strony Pani Skarbnik i Pana Burmistrza. W związku z tym w tej chwili przeczytam opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie na temat budż projektu budżetu miasta. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 23 stycznia 2023 roku zapoznała się z projektem w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w ustawowym terminie. W dniu 20 stycznia 2023 roku burmistrz miasta Lubaczowa przedłożył autopoprawkę do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok oraz do projektu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. Komisja stwierdziła, że na podstawie pierwotnego projektu zaplanowano dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 72 940 723, zł, w tym dochody bieżące w wysokości 53 miliony 815 181 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 19 125 542 zł. Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 75 713 795 zł. W tym wydatki bieżące na wysokości 56 951 181 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 762 614 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 773 072 zł. Przychody budżetu w kwocie 3 678 914 zł. 83 grosze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Rozchody budżetu w kwocie 905 842 zł. i 83 grosze. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 311 316 zł. w tym rezerwę ogólną w kwocie 184 516 zł. Rezerwę wącelową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126 800 zł. Po przeanalizowaniu autopoprawki z dnia 20 stycznia 2023 roku do projektu budżetu miasta na 2023 rok komisja stwierdziła zmiany do projektu budżetu kształtujące się na następującym poziomie. Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 74 143 049 ,94 zł 94 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 54 306 611 ,94 zł 94 grosze oraz dochody majątkowe w wysokości 19 836 438 zł. Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 77 662 091 78 zł. 78 w groszy, tym w tym wydatki budżetowe w wysokości 57 871 508 2 zł. 2 grosze oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 790 000. 538 ,76 zł. 76 groszy. Deficyt budżetu gminy w kwocie przychody budżetów w kwocie 3 519 041 ,84 zł. 84 grosze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przychody budżetu w kwocie 4 893 300 zł. 67 groszy. Rozchody budżetu w kwocie 1 374 258 zł. 83 groszy. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 389 135 zł. 85 groszy w tym rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131 400 zł. Rezerwę ogólną w kwocie 257 735 85 zł 85 groszy. Komisja przeanalizowała również autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Ponadto komisja zapoznała się z opiniami.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 Wszystkie komisje powyższy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na 2023 rok oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów i wnioskuje do Rady Miejskiej o jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu y, przewodniczącemu. Y, teraz y, przedstawię opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała w sprawie, y, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2023 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt z uwagami w uzasadnieniu. Uzasadnienie krótkie. W dniu 17 listopada 2022 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2023 rok przesłany przez burmistrza miasta Lubaczowa. Przedłożony projekt opracowany został w szczególności, w szczególności określonej przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą 719 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z paragrafami wymienionej uchwały projekt budżetu sporządza się w szczególności w określonej w ustawie o finansach publicznych. Dodatkowo w projekcie uchwały budżetowej ujmuje się wykaz wydatków majątkowych w myśl paragrafu od 3 do 5 tej uchwały uzasadnienie projektu uchwały zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej w formie zestawień opisowych lub tabelarycznych omówienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w formie z, e, z, zestawień opisowych lub e, tabelarycznych poszczególnych jednostek, omówienie przychodów i rozchodów w formie zestawień opisowych lub tabelarycznych, natomiast materiały informacyjne obejmują informacje o kwotach subwencji, informacje o kwotach dotacji celowych, informacje o zakładanym wzroście dochodów i wydatków, prognozy zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych miasta. Uwagi, które są wykazane w tej uchwale Regionalnej Izby Ubrachunkowej zostały Państwu przekazane do systemu i Państwo mogli się zapoznać z tymi uwagami. Następna uchwała y, Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2023-2040, po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 22 2038. Regionalna Izba Obrachunkowa postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2023-2024 z uwagami w uzasadnieniu. Uwagi, które są w tym uzasadnieniu również zostały naniesione do autopoprawki, którą państwo otrzymaliście. I następna uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy miejskiej Lubaczów na 2023 rok. E Regionalna Izba Obrachunkowa postanawia wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2023 rok. To są opinie regionalnych izb, izb, Izby Obrachunkowej. Natomiast w tej chwili otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej y, Lubaczów. Rada Miejska uchwala co następuje, uchwala się wieloletnie prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2040 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej y, uchwały. Czy ktoś do tego projektu uchwały może teraz ma pytania? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem e, tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Yy, następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2023 rok. Yy, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Stwierdzam, że uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten dosyć długi punkt dzisiejszego posiedzenia. <śmiech> Następny szósty to podjęcie uchwał Rady Miejskiej. <śmiech> Pierwszy projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym Gmina miejsku, Miejska Lubaczów wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl na realizację zadania własnego gminy w zakresie obsługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu. I w paragrafie drugim na realizację zadania określonego w paragrafie pierwszym miasto Lubaczów udzieli dotacji celowej ze środków budżetu na 2023 rok w wysokości tysięcy 800. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 23 stycznia 2023 roku zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa co do tego projektu uchwały zabierze głos?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 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Gdyby państwo radni mieli jakieś pytania w obradach uczestniczy pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Renata Meder, więc można zasięgnąć szczegółowych informacji. Bardzo panie proszę przewodniczący, Panie Przewodniczący. Rado. Szanowni Państwo, pan przewodniczący już przeczytał, że tak powiem tytuł tej uchwały jest ona bardzo długa i skomplikowana. Ale dotyczy prostego działania. Chodzi o podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej w różnych formach. Komisja w dniu 24 stycznia zajmowała się projektem tej uchwały i opiniuje uchwałę pozytywnie. Bierze się to stąd po prostu, że Urząd Rady Ministrów zmienił kryterium ze 150 do 200%. W ślad za tym my musimy zmienić swoją uchwałę, żeby była zgodna z uchwałą Rady Ministrów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa może ma pytania? Pytanie, pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk.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 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Tutaj również poproszę pana Marka Małeckiego Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. No to są konsekwencje tej uchwały, którą podjęliśmy przed chwilą. Także ta uchwała określa przedstawia tabelkę, która określa wysokość dochodu i odpowiednio dofinansowanie ze strony budżetu miasta do tej żywności do pomocy żywnościowej mieszkańcom. Także opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zada pytanie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem y, tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2023 roku w kwocie 3 678 914 złotych 83 grosze, zł, w tym 2 304 656 złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz 1 374 258 83 zł. 83 groszy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem Komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik. Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do projektu uchwały jakieś pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że projekt, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym, udzielić pomocy rzeczowej w 2023 roku dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego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 Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę, więc y, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Y, stwierdzam, że projekt, u, y, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Szósty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącą gnie, y, własność gminy miejskiej. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię do projektu uchwały. Również tym projektem który zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień i informacji od zastępcy kierownika referatu Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki i Nieruchomościami oraz Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa może ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Pan Krzysztof. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy i ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Głos oddaję panu y, Krzysztofowi Szpytowi, burmistrzowi miasta Lubaczowa. Informacja o pracy między sesjami. Szanowni Państwo, w zasadzie miesiąc styczeń to jest jakby miesiąc w którym przygotowujemy się co roku do uchwalenia budżetu który to dzisiaj żeśmy uchwalili rada miasta uchwaliła. Bardzo dziękuję to jest podstawowy dokument finansowy i podstawa do działania no, do, w zasadzie wszystkich działań czy tych zadań inwestycyjnych czy, czy działania jednostek organizacyjnych urzędu całego miasta jeśli chodzi o te sprawy finansowe ponieważ to budżet określa w jakim zakresie jakie zadania będą realizowane. Ważny dokument mamy go dzisiaj już uchwalony, <śmiech> możemy już teraz działać w sposób, że tak powiem, zgodny z zasadami. Ten miesiąc styczeń to też miesiąc, w którym planowane są czy, czy przesuwane są, to też związane z budżetem, ponieważ decydujemy się na uchwalenie budżetu w styczniu, ponieważ chcemy połapać wszystkie zadania inwestycyjne, które nie zostały zakończone w roku 2000, czyli w roku poprzednim, w tym przypadku w 2022. Tu mówimy o inwestycjach drogowych, kanalizacyjnych, które przechodzą jakby z automatu na rok bieżący. i Musimy korygować projekt budżetu, który państwo dostali w miesiącu listopadzie. Ale mówię, to już jest za nami teraz realizacja bieżących działań tych, które są zapisane, a także reakcja na to, co się będzie w ciągu roku działo. Zresztą z doświadczenia widzimy, że ten budżet podlega modyfikacjom, zmianom w zależności od tego, co się wydarzy, co nas zaskoczy. I tutaj myślę, że życzymy sobie w tym roku wielu zaskoczeń, ale raczej pozytywnych. W styczniu y, zwykle y, odbywają się dwie uroczystości, które, na których, y, w których bierzemy udział w, różnym, w różnej konfiguracji. Ja, y, wiceburmistrz czy pan przewodniczący rady, pierwszą to jest zwykle Trzech Króli, gdzie na lubaczowskim rynku jesteśmy, mamy okazję złożyć życzenia przy tej okazji mieszkańcom na Nowy Rok i drugim takim taką okazją składania życzeń i życzenia sobie właśnie tych przyjemnych chwil i, i spraw związanych z Nowym Rokiem. To jest koncert noworoczny, który też odbył się w, w Miejskim Domu Kultury. W tym roku już popandemicznie, jak ja przypominałem, na koncercie noworocznym poprzedniej to były maski, to, było, to były odległości. W tym roku na szczęście już tego nie było. Mogliśmy się w szerokim gronie spotkać na koncercie przeżywać fajne chwile, jeśli chodzi o wydarzenie kulturalne. No, ale wiadomo, że jeśli nie pandemia, to inne, inne problemy. Zawsze, zawsze coś się zdarzy. To w przypadku tym musimy się mierzyć i w tym budżecie również z konsekwencjami wojny, konsekwencjami inflacji, wzrostu cen energii różnego rodzaju. Um. Może zasygnalizuję też sprawy, które wynikały, czy pojawiają się na spotkaniu z mieszkańcami. Większość z państwa uczestniczyła w tym, w tym spotkaniu takim przedbudżetowym, na którym mieliśmy okazję porozmawiać o sprawach bieżących, przyszłych. Pojawiają się sprawa sporna, pojawiają się umiejscowienia wież telekomunikacyjnych na terenie miasta Lubaczowa tutaj na forum Rady. Chciałem wyjaśnić, że te sprawy się toczą. Już mamy kolejne zgłoszenia. Widać, że, że jest to czas, w którym niektóre firmy związane właśnie z budową masztów głównie uaktywniają się, wykorzystując dobre dla nich prawo w tej, w tej dziedzinie. Także mamy szereg postępowań, które teraz toczymy. Niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Wiadomo, że większość jest związanych z umiejscowieniem takich obiektów przy e, m, zabudowie mieszkaniowej i na to zwracamy uwagę. Będziemy się starać, żeby jak jak najmniej to było uciążliwe dla naszych mieszkańców, bo widzimy, że presja na budowę, presja na e, umiejscowienie takich e, obiektów jest bardzo duża i tutaj firmy od tego nie nie odstąpią. Natomiast no, my jako miasto będziemy się starać by, próbować jeśli jeśli takie decyzje już, już są przez nich podjęte o lokalizacji próbować e, lekko to zmieniać przesuwać w takim zakresie i przez nich akceptowalne ale też akceptowalne przez, e, przez nasze społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu panu burmistrzowi za złożoną e, informację w punkcie 8 zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych czy ktoś z państwa radnych Nie widzę. Przystępujemy do punktu dziewiątego. Krótka moja informacja, więc przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie uchwał z yy, podjętych uchwał z poprzedniej i odpowiadanie na korespondencję. Punkt dziesiąty Sprawy różne. I tu parę pism wpłynęło do Rady. Postaram się szybko <śmiech> Burmistrz Miasta Lubaczowa w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów za rok 2022. Informację tą Państwo dostaniecie na tablety. Zaproszenie na 15 obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu 27 stycznia 3 lutego 2023 roku. Również skan tego zaproszenia, które dotarło zostanie państwu również przekazany, żebyście się mogli zapoznać w nim i również skorzystać, bo pierwsze uroczystości są 27 stycznia o godzinie 10 się zaczynają, więc tą informację szybko Państwo otrzymacie. Również zaproszenie Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaczowie zaprasza na karnałowy bal hartatywny w dniu 11 lutego od godziny 18. Miejsce rezydencja pod Orłami. Bilety można nabyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Wojewoda Podkarpacki wszczyna postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności uchwały, y, uchwały Miejskiej w Lubaczowie nr 545 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, yy, uchwała naruszenia nieistotne i tu jest uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że w uchwale 548 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej została spodjęta z nieistotnym naruszeniem prawa. Też tą informację Państwo otrzymacie. Następna taka sama Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że uchwała nr 535 z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2022 rok wydana została z nieistotnym naruszeniem prawa. Komisarz Wyborczy w Przemyślu w nawiązaniu do przekazanej interpelacji pana Wojciecha Mamczur informuje się, że zmiana granic okręgów wyborczych dokonuje komisarz wyborczy stosownie do zasad określonych między innymi w przepisach kodeksu, kodeksu wyborczego. Zmiany takie mogą być zatem dokonywane przed wyborami uzupełniającymi lub najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji danej rady, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych nie stanowią natomiast podstawy do zmiany granic okręgów wyborczych względy ponadnormatywne, choćby społecznie były one pożądane. Podpisał komisarz wyborczy w Przemyślu Krzysztof Tryksza. Samorządowe kolegium odwoławcze w Przemyślu adresowane na przewodniczącego Rady Miasta w Lubaczowie. Samorządowe kolegium odwoławcze w Przemyślu kierując się zakresem regulacji artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego przekazuje skargę pana na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, w szczególności na kierownika ośrodka, a także pośrednio na burmistrza miasta Lubaczowa w sprawie przyznania prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatku węglowego, więc tą skargę kieruję do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia czy dalszego postępowania. Tyle pism, które wpłynęły do Rady. Do Rady w tej, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Również w sprawach różnych są plany pracy komisji, ale rozumiem, że te plany wszyscy radni zapoznali się na wspólnym posiedzeniu przy opracowywaniu, jak również zostaną roz, rozesłane na w formie elektronicznej, więc nie wymaga to czytania na dzisiejszej sesji. I teraz czy ktoś jeszcze, jeszcze raz się pytam z państwa zabierze głos. Czy ktoś z Państwa obecnych na sali zabierze głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, na tym zamykam 51. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję Państwu za obecność i za czynny udział w dzisiejszych obradach.